12... Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 49. sesję Rady Gminy Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie że stwierdzam, że na sam 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący: punkt pierwszy, Otwarcie sesji, punkt drugi, Przyjęcie protokołu porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 48 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacja radnych. Punkt 8. Dyskusja. Punkt 9. Projekty uchwał. Uchwała nr 39 przez 274 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Punkt 10 wolne wnioski i zapytania. Punkt 11 odpowiedzi na zapytania. Punkt 12 zakończenie sesji. <grym> Punkt 1 otwarcie sesji mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu 2 przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa rany jest za przyjęciem obrad? Dziękuję. Porządek został przyjęty. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 13 radnych na 15, więc Rada jest prawomocna. Podejmować prawomocne uchwały. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Joasię Jędrasza. Przyjmuję panią. Tak, przyjmuję. Dziękuję. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wniosek o przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 7 listopada 2022 roku. Stwierdzam, że 1. protokół z 48 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 5 stron maszynopisu i 6 załączników. Punkt 2. Protokół nie zawiera swoich treści ustaleń zaszczerzeń i uwzględnienie domów. Punkt 3. Protokół w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonu.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 Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na 48 Sesji Rady Gminy w Dzielach Wielkich w dniu 7 listopada 2022 roku oraz w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 48 przez 272 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 48 przez 273 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze złączenia specjalistycznych usług dla osób z zmiany psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8, Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Jułku. Interpelacji nie składam, ale mam takie pytanie, Panie a Co z wykonaniem do rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 2021 roku? Chodzi mi o przekazanie gminy w, w, w gminy Jezioł Wielkich to jest 168 hektarów. Mieję praktycznie dziś 11 miesiąc ile Państwo przejęliście hektarów na dzień dzisiejszy jesteśmy, jesteśmy yy, właścicielami 136 hektarów, już, tak? 130 tak. Czyli całej yy, tej powierzchni, o którą schowaliśmy 130 hektarów, tak? Tak. To pozostało jeszcze 30. Nie, nie, nie. No, no, tak wychodzi tak. tutaj. No, nie, Z rozporządzenia? No, administracyjnie zrozumień. mamy całą, którą wyśniętę przejęliśmy, okay. y, więc <coughs> nie ma większych wyśnięć. Notarialnie rozumiem, tak? Z pisem w nie notarianie, my jesteśmy decyzją administracyjną, jeżeli chodzi o powierzchnię, przekazuję, przekazuję, to przekazywane jest z rozporządzeniem, tak? A jeżeli chodzi o własności gruntów, czyli poszczególnych gruntów, czyli działek, chodzi najbardziej o działki, no to wtedy musimy być notarianie. więc Tego nie zrobiliśmy, jesteśmy cały czas w trakcie. To jest, tak mówię też, to jest najłatwiejszą drogą, najkrótszą, to jest porozumienie gmin. Spotykaliśmy się kilkukrotnie, no i siedzieliście Państwo, że no nie możemy się dogadać, nie możemy zostać warunki strzelna. To, to nie ja podjąłem decyzję, tylko państwo podjęli się decyzję. Więc tak to wygląda. No na dzień dzisiejszy strzelno, strzelno działki i nieruchomości cały czas sprzedaje. Jedynym, jedynym takim dziwnym, dziwnym wydarzeniem w tym wszystkim jest to, że gmina Strzelno część działek chce nam przekazać bez problemu, a część nie. Więc częściowo się zgadza z rozporządzeniem, częściowo nie. I ma takie prawo. No, jak, najbardziej, jak najbardziej, jeżeli rozporządzenie nie wskazuje i nie ma na razie takiego przepisu jeszcze stworzonego, mam nadzieję, że to zostanie stworzone i utworzone, że decyzja administracyjna zaraz będzie wiążąca z tym, że aktem materialnym wszystkie nieruchomości przechodzą na własność gminy, która się ubiega o to, to będzie prostsza sprawa. No, wiadomo, że też rząd nie chce, nie chce dać tego na siebie, bo, bo porozumienie gminy jest najlepszym rozwiązaniem. No. My tego porozumienia nie osiągnęliśmy i to tak, tak się toczy cały czas. My żeśmy wysłali już pismo do, do ministra, Strzelno też odpowiedziało na no to pismo, że i nadal są zainteresowani negocjacjami. No, poza, chcą nam przekazać wszystkie grunty teraz no, poza zazem, no, czy gruntów za dużo nie zostało, nie wiem tam. Generalnie drogi, gro, drogi zostały, wodno-kanalizacyjna infrastruktura, działki podstawowe infrastruktury, to co utrzyma. I nic więcej, ZAS nadal jest tym punktem spornym. No, my chcemy ZAS. Strzelen yy, no, też powiedział, że nie odda zas. no i na razie yy, te, wszystkie, te wszystkie pisma poszły do ministerstwa i ministerstwo teraz ma podjąć decyzję. A i to znaleźć co do Pana rozumowania? Zasłuchaliśmy o tym piśmie, kiedy ono wyszło tutaj z urzędu. No, nie pamiętam jakoś pani, pani Sekretarz z miesiąc temu? Tak, ostatnie pismo, Ostatnie, nie? W październiku. Ostatnie, ostatnie pismo? Sprawdzam. No to praktycznie ten okres y, odpowiedzi już powinien być. No czekamy. Proszę Także Administracyjnie jesteśmy właścicielem, czyli generalnie już nie płacimy podatku za oczyszczalnię ścieków, dostrzelna, do tylko płacimy że użytkowanie wyczyste jeszcze, tam jest wiem, 1600 zł chyba rocznie do starostwa za tą ciałkę. I drugie pytanie mam takie. Na przedostatniej sesji zadałem panu pytanie, co z budynkiem po byłym gimnazjum w Ostowie? No, na, no nie byłem na tej sesji, którą miałam odpowiedzieć, no to odpowiedzieć. Panie radny. Um, um, chciałem o tym temacie właśnie z Państwem porozmawiać, jeżeli chodzi o, o, o to przekazanie tego budynku. Mamy. W zeszłym tygodniu spotkałem się y, z osobą, która jest zainteresowana od ręki kupnem tego. od ręki. Bierze to całości, w całości z budynkiem, z wnękami, ze wszystkim. Czeka tylko na ogłoszenie przetargu i ona, ona przystąpi do przetargu. Wcześniej już kilka osób się też pytało, no oczywiście mamy to, po tych rozmowach jesteśmy i mamy to takie słowne porozumienie z powiatem, że jeżeli otrzymają dofinansowanie do tego DPS-u, to też by było dobre rozwiązanie dla nas, no bo, bo jeżeli mamy tutaj uzgodnienia jakieś, że przynajmniej połowa pracowników będzie z terenu Gminy Jeziora Wielkie, ja myślałem, że wszyscy pracownicy będą w terenie gminy Zioro Wielkie, jeżeli taką placówkę mamy na terenie gminy. No ale podobno to nie jest do wykonania, bo są potrzebne osoby wykwalifikowane i być może tych osób na terenie gminy Zioro nie ma. W każdym razie pół na pół, to też będą dla nas podatki jakieś korzyści. I, i uważam, że no to też było dobrym rozwiązaniem, ale no, chcę z Pan właśnie na ten temat porozmawiać, że no, będę rozmawiał ze starostą że jeżeli na przykład, do końca, czy Państwo się z tym zgodzą, że do końca roku jeżeli nie otrzymamy decyzji na piśmie, że otrzymają dofinansowanie, my ogłaszamy kształt. Czyli też w tym kierunku idziemy. Bo chciałbym wiedzieć, żeby zdać Państwa, Państwa opinię na ten temat, bo no czekamy, czekamy, czekamy, nie wiadomo długo będziemy czekać jeszcze. Czy to ruszy? Ja powiem tak, już wiem, że w przyszłym roku, jeżeli chodzi o jakieś większe środki, bo to też miało akurat miejsce na, na salę, jeżeli chodzi o salę publiczną w Wójcinie miały być środki, ale okazało się, że przez z Ukrainą niestety tych środków nie ma, tylu co powinny być te środki, więc yy, prawdopodobnie, prawdopodobnie no, nie, będzie, nie będzie jakichś tam yy, dużych pieniędzy na dofinansowanie takich inwestycji aczkolwiek nie wiem, na pewno. nie wiem na pewno, wiem, że na pewno tych pieniędzy jest mniej, będzie mniej bo utrzymanie Ukraińców i ta wojna nas dużo kosztuje. uważam, że akurat dobrym rozwiązaniem jest, że ta wojna jest za granicą, a nie u nas, więc lepiej, lepiej jakieś pieniądze wyłożyć na, na zbrojenie i tak dalej, ale mam spokój. W każdym razie, w każdym razie, razie yy, nie wiem jakie będą pieniądze, boję się, że tego finansowania nie otrzymają, a kupujący się nam wycofa. Rozmawiałem z kupującym, że wstępnie do końca roku yy, no, musimy, musimy tę decyzję taką wstępną, yy, z, z, którą mamy z powiatem dotrzymać, jeżeli Państwo wyrażą zgodę, od stycznia możemy go wytydać. A my w zamian powiat, co nam oferuje w zamian, jeżeli to, przekażemy... Znaczy, Jeszcze nie, pytanie nie. jedno, my przekazujemy, o, oprócz tej działki, która jest wytyczona tego gruntu powiatowi, czy z tym... Wszystko, całą, tam jest hektar 30. No właśnie, bo to 30, wytyczona była druga działka. Czyli jest dwa hektary prawie, nie? Tak. To wszystko przekazujemy. Ja myślałem, że tylko tą działkę pod zabudową. Bo to była wytyczona druga działka była. Były poniesione tak, koszty, żeby to działki. podzielić. Wytyczone są trzy działki. działki. Budynek 20 arów jest, druga działka jest 30, chyba 3 Ary, tak? I tu hektar. I tutaj jest to chyba 30, coś tam z czymś. To byśmy wszystko przekazali. I co w zamian oferuje nam powiat? Generalnie.. Tylko, tylko yy, udało, mi się, udało mi się rozmawiać na ten temat, yy, yy, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli przekazanie tej działki pod oczyszczaniem. Co jest tam, Hektar 70 jest? 76 chyba. 4. Aby nam podat przekazał, wstępnie wszyscy członkowie zarządu powiedzieli, że nie ma problemu, od razu nam to przekazują, tą działkę. No bo to też może niewielkie pieniądze płacimy za tą działkę, bo jest yy, z tego 1600 zł. No ale to nie jest naszą własnością, więc mówię, no nawet jeżeli byśmy kiedyś się ubiegali jakieś środki na kolejną modernizację, być może za 10 lat ktoś będzie się ubiegał o jakieś kolejne środki, no to znów nie będzie własności właścicielem gruntu. No bo na wieczysta dzierżawa nie podchodzi pod własność, jeżeli się stara o dofinansowanie. No, no tak, no możemy, ale nie jesteśmy właścicielem. No, lepiej być uporządkowane jesteśmy w każdym, w każdym detalu jesteśmy właścicielem. Nikt nam nie zarzucić tego, bo być może warunki się jakieś zmienią do dofinansowania i powiedzą, że musi być właściciel gruntu na przykład. No i co? I wtedy, wtedy mamy kropkę, bo na, na razie nie ma takiego, takiego, takiego zaostrzenia za, za tych przepisów i tych wymogów, ale być może ktoś zmieni to i powie, no jeżeli ktoś otrzyma, to musi być właścicielem gruntu. Być może tak będzie. I no ja jestem za tym, żeby ten grunt jednak no na terenie, jeżeli mamy tam oczyszczalnię, administracyjnie jesteśmy właścicielem, to ten grunt dobrze by było, gdyby był nasz. Dobrze. Panie Alu, to trochę może za mało, niech wyremontują jeszcze drogę prawda? Yy, niech Pani wierzy, Pani Elu, że ja rozmawiam na ten temat. I co więcej, no, niepokoi mnie fakt, że to 60 tysięcy nasze nam zniknęło i, i miało być na to no drugi rok. Tak I, I no. Rozmawiam z starostą i obiecał, że porozmawia teraz przy nowym budżecie z zarządem i z radnymi, aby tą drogę zrobić wspólnie. No bo my daliśmy te 60 tysięcy. no, Ale w nowym budżecie prawie. nie ma nic o tej drogi. Dobrze, Nie ma bo ja rozmawiałam z panem starostą i jakoś dziwnie rozmawiałem. Dobrze, pani Halino? Ja odnośnie przyjeżdża, jak była mowa o tym, że powiedzmy, że my chcemy. I ja jako lajd zrozumiałam, że jeśli administracyjnie ministerstwo przekazało, to jest nasze. Ja się na przepisach nie znam. Nie wiem dlaczego tak długo to trwa i w takiej wersji to trwa, bo od tego jest radca prawny i winien nam wskazać, że może być takie niebezpieczeństwo, że administracyjnie jesteśmy właścicielem, ale nie jesteśmy właścicielem, bo, że tak powiem, dla mnie ten były właściciel może robić co chce. I Idąc dalej, co ja zadałam poprzednio takie pytanie i dziwię się, że mi było również pani sekretarz, nikt nie chciał przyjąć tego pytania. Co z właścicielami z działalności po stronie strzelajskiej z tymi budkami? Czy też będzie taka procedura, żeby zrównać, porównać żeby jedna łódka do drugiej była zbliżona wyglądem, tak jak jest, znaczy, będzie to, po stronie Jeziorańskiej. Czy tam będzie to, co na razie samowola? Czyli jesteśmy właścicielem, ale nie mamy To już praw Pani prawdy. Radna, jeżeli chodzi o zabudowę, ja, nie twierdzę, że ma być podobne, tylko że ma to ładnie wyglądać. No tak. To już ma ładnie po prostu wyglądać, No, no to podobnie. Ja nie mówię, że ma być... Więc to było po no, pierwsze. Dobrze. Tu mamy ten komfort na terenie, na terenie na, byłym naszym że my jesteśmy właścicielami tej działki. To prawda kilka osób się zgłaszało, że chcą kupić tą działkę. Powiedziałem, że nie ma takiej możliwości. A po drugiej strony no, strzelmy o te działki, bo wysprzedało już, tak, że no, są właściciele. Więc my, my oczywiście, jeżeli będą cokolwiek chcieli postawić, mamy możliwość powiedzenia, że no niestety, nie możecie w takiej formie tego postawić, musicie jakoś to dostosować. Ale no, na dzień dzisiejszy, no nic tam się nie dzieje większego, w sensie, że nikt nowego niczego nie buduje, a to to stoi, to my nie mamy tego żadnych zastrzeżeń, poza tym, że możemy mieć nadzór budowlany, żeby sprawdzić, to, to się nadaje do użytkowania, czy nie i nic więcej, ale nie możemy nic zrobić, to sama pani widzi, ile lat y, y, borykaliśmy się z tymi, z tymi dzierżawcami naszymi. nie dotrzymali warunków umowy i nadal nie chcieli, powiedzieli, znali prawo na tyle, że wiedzieli, że dopóki nie usuną swoich obiektów sami z, tego, z naszej działki, my nie możemy opuścić w targu, więc postawili nas w szachu że i tak byliśmy zobowiązani nawet dać bo, bo niczego byśmy nie zarabiali, A o te budynki by, by stały, więc no teraz nam się udało jakoś to wyegzekwować i udało się, to nie było łatwo oczywiście, bo, bo nie wiedziałem jak to ugryźć i, i no, wymyśliłem w taki sposób, jak ich przetrzymaliśmy troszeczkę, wymyśliłem w sposób, który no, okazał się skuteczny, na szczęście. I pozbyliśmy się ich, co więcej zarobiliśmy nie 70 tysięcy, tylko 90 tysięcy więc jeszcze jesteśmy do, do przodu, ale mamy już spokój, teraz możemy tą działkę oddać dzierżawę, możemy ją i następne dzierżawca też nie mamy gwarancji, że jak weźmie tą działkę, że wybuduje to co my będziemy chcieli, bo nie, znaczy, teraz nie możemy budować nic, ale no, będzie może no, tą działkę będzie tą działkę dzierżawił, a no, nie będzie powiedzmy, to chciał się dostosować do naszych warunków, chociaż myślę, że jeżeli ktoś już tak, przygotujemy swift, że jeżeli ktoś będzie do tego kargu przystępował, to że będzie miał świadomość, że niczego innego nie podstawi, jeżeli to nie będzie zaakceptowane przez nas. Nie? Rozumiem, dzierżawa opłacana jest, tak? Tak, tak. Mówię, mieliśmy, mieliśmy wcześniej 36 tysięcy, bodajże tak, Pani Jolu? Później podnieśliśmy to 100%, było 70, parę 80. tysięcy, a teraz dostaliśmy za tą dzierżawę, za ten, za ten rok 90 tysięcy. A jeszcze mam pytanie: jest, ile osób na nie płaciło? Kto jeszcze nie wpłacił? My, my patrzymy na ogólnie, Aha. wszyscy solidarni. Pani, jaką pytę mamy? Jeszcze Pani coś? No, nie, ponad 11. Nie. Dobrze, Pani, nie proszę nie bardzo. bardzo tak, tak, myślę, tak. Odnośnie... Dla Przepraszam, dla mnie w przypadku strzelna, delikatnie mówiąc zawinił trochę, trochę, radca prawny, bo on winien znać się o tych niuansach. Przynajmniej ja może nie dopytywałam, dlatego że, ja, tak jak mówię, uważałam, że skoro minister administracyjnie przekazuje, to przekazuje wszystko, jak leci, jest od dzisiaj. E, e, że decyzja to, nie jest, to, że jest. nie jest pisane, to, to jest tylko drobiazg, a okazuje się, że e, nie przeszkodzę. Okazuje się, że nasz wspaniały radca prawny gdzieś zawalił, albo świadomie, albo nieświadomie. Jeśli świadomie, to to To nie się Pani radna, powiem tak, Ile, ilu radców, ilu, ilu, ilu prawników tyle interpretacji. I nasz prawnik twierdzi, że nie powinno strzelno sprzedawać i twierdzi, że powinniśmy dochodzić tego w sądzie. Strzelno twierdzi, że mogą to sprzedawać i że nie mamy prawa do tego w sądzie. Więc każdy, każdy robi swoje. Każdy zrobić swoje, no a zobaczymy, to z tego wyniknie. W zarządzeniu jest napisane, że to są nasze działki, że, że zmiana y, granic to, jest z nie też, nie też nie. Panie radny mówię, no. każda gmina robi swoje i każdy jest napisany Jest tylko o granicach działki, o granicach administracyjnych. No, my musiał być numery ksiąg wieczyste. Pani, proszę pana, jeśli pan tak widział, tak dokładnie, to dlaczego pan to powiedział, Musiałby że musiał numery Ubiłem oh, że Dlaczego pan nie słuchał? Nie, no nie to wina racyjnie, Nie wiem, czy wina radcy, bo wie pani co, rozmawiałem z różnymi osobami i oni się też dziwili, że my nie jesteśmy właścicielami od razu tego wszystkiego, że, ale decyzja administracyjna nie wskazuje niestety takie rzeczy, bo nie może wskazać i, i generalnie no, to jest takie, że dogadywanie się gmina, to dogadywanie się gmin, to wiadomo, że nikt nie chce stracić swojego majątku, to, więc to nie Ziem jest takie proste, a, a ja, dla mnie najważniejsze, proszę państwo, jest to, że jesteśmy właścicielem już całego Przizierza, to jest dla mnie najistotniejsze, z tymi działkami zobaczymy, jak się to się potoczy, czy będziemy zawodzić, czy nie będziemy zawodzić odszkodowania, Zobaczymy, najważniejsze, że jest że już w jednych rękach, że my decydujemy o wszystkim, mam nadzieję, że to nam wyjdzie na korzyść jakąś, no co prawda już zgłaszają się od razu mieszkańcy tych działek i chcą, abyśmy inwestowali w różne rzeczy, no musimy, musimy do tego podchodzić na spokojnie z zimą głową i nie będziemy tam od razu jakichś tam wielkich inwestycji poczyniali, bo najpierw, najpierw no, musimy jakieś mieć wpływy, żeby cokolwiek inwestować, no, to jest podstawa. Uważam, że w tym świecie, że za ostatnich latach i tak się dużo dzieje i będzie się działo, więc yy, na spokojnie, no. no musicie Państwo zrozumieć też, że jeżeli po stronie, po stronie jeziorańskiej yy, będzie ta zbudowana droga jakaś, yy, będą budowane jakieś tam dodatkowe, dodatkowe yy, place zabaw i tak dalej, bo to strona Szczeleńska też żeby chciała, żeby u nich to yy, było też wybudowane. no tam jest troszeczkę inna struktura, bo tam są tylko działki lepieskowe, gdzie praktycznie. Nie ma jakichś głównych ciągów komunikacyjnych, u nas jest główna ulica Bukowa, główna ulica Świerkowa, chyba, tak? to jest Brzozowa Gdzie ten ciąg komunikacyjny jest, to jest ulica Przyjedna, gdzie ona odciąga też główną ulicę, więc no, to będziemy robić A tutaj te boczne uliczki, no też u nas jest tych uliczek bardzo dużo, mamy większą po części gruntów i tam też się nic nie dzieje No i pewnie się nie będzie dziać, bo jak ja tam wjechałem, kilka razy na szedłem zobaczyć, to tam jest osobówką i wjechać w te uliczki a żeby tam cokolwiek jakąkolwiek infrastrukturę łączyć z lampami, jak sobie życzą, którzy Państwo budować, to, to, to nawet sobie tak nie wyobrażam, bo lampy nikt nie, postawi, nie postawimy nikomu w ogródku, a jak postawimy przy płocie, to już ograniczamy nie będzie przejazd. miejsce przejazdu. A jest tak, że wierzcie mi państwo, że to jest, to jest dla mnie niepojęte. Działka kątem, narożnikiem wchodzi w ulicę, gdzie osobówka jest się ciężko wyślizgnąć. Nie wiem kto to wymyślił i dlaczego, dlaczego tak były te działki dzielone, no, no ja już to nie wnikam. było już dawno, ale sami ci mieszkańcy powinni ten płotek chociaż no złagolić, żeby tam ktoś wyrobił, no nie, celowo zrobili, żeby tam nikt nie wjeżdżał. A jeżeli ktoś się zapali, to wtedy problem, że no, nie ma drogi komunikacyjnej i straż nie mogła dojechać, no, no bo nie dojedzie, no nie oszukujmy się nie dojedzie, jak tam droga ma dwa metry. No nie dojedzie, czy 2,5 metra, no nie dojedzie staż w żadnym, żadnym, żadnym, żadnym, nie ma takiej możliwości, nie, da się stawić, nie są do, do gminy, że gmina nie zrobiła drogi. No jak gmina ma zrobić drogę, jeżeli wszędzie płoty są do samej granicy, albo nawet za granicą. Dobrze. Panie Jurko. Szanowni Państwo, decyzje administracyjne, obojętnie, czy wójt, burmistrz, czy prezydent jest zobowiązany wykonać. I to jest temat zamknięty. A jeśli chodzi o sprzedaż działek, działki są zgodne z procedurą sprzedaży bezwykle. Tak samo jest z węgnią, Kochani. Decyzja administracyjna, wykonał pan? Wykonał. Następnie byłby, że... czy nie musiałem wykonać. Musiałem. No nie musiałem wykonać. To jest decyzja, nie jest, jest obowiązkowa. Ja mogę być nie muszę. Stał, pan nie wykonał, no to przejmuje y, administracja rządowa i po prostu w inny sposób jest... No nie no nie nie, nie, nie, nie, nie, no nie, nie. Jest, nie. Nie, Panie to radny, tutaj na pan dzień myśli? dzisiejszy dziękuję to jest rządowi za interwencję w stosunku tutaj, do Ja tak pan się myli, bo ja byłem na z pan, pierwszych osób, która się zgłosiła tym węgiel, ale są wujtowie burmistrzowie, którzy się nie zgłosili. Może ja skończę, dobrze? No to nie, wójcie. Jeśli chodzi o porozmocnienia <śmiech> tego opału tutaj na terenie gminy, pięknie spisał się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie wiem w ilu procentach jest wykonane to wszystko, ale postępuje na dzień dzisiejszy. Tu y, y, sprawa i mieszkańcy są zadowolaliste. Jeśli chodzi o jakąś chyba też? Okazuje się, że nie. Mamy jednego mieszkańca, który zgłosił, że ma w kamień za nas dęgla, więc no. Ale jeden na ilu? Nie było jednego przypadku. No, nie, nie, nie. nie wiem, skąd to się wzięło. Tak? Nie wiem, to Akurat pechował, że ta osoba to nie, nie jest. Ten ten ten. Ten. Dobrze, czy jeszcze jakieś? Także co by robić to zawsze będzie no, źle. A jeśli ja Pan no. dalej podwalszy no. po gimnazjum, bo Pan powiedział, że ma rozmowę pan nie z osobą kupującą, czy przyszłym kontraktem. No. No, Jaki cel jest tego zakupu? Podobny jak tutaj. Kupi i pierdzienia warunki swoje. Generalnie? No tak. no, panie Rady, no. no, no. nam zależy na tym, żeby sprzedać, no. czy na tym, żeby komuś narzucać, co ma robić. No nie możemy tak sobie Mówię, no, że, że, że mają biznes i chcą tutaj właśnie pomyśleć o dps czy podobnej działalności właśnie jak na nie? Też o DPS-ie lub takim domu dziennego pobytu dla osób yy, starszych. Rozumiem, dziękuję Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. A więc przechodzimy do punktu dziewiątego Projektu uchwały. Mam pytanie, czy państwo radni pozwolą, czy czytał tylko tytuł uchwały, a nie całą? Dobrze, dziękuję. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 39 przez 274 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Nie mamy miejsca. Nie mam miejsca. Tak. Proszę mi czekać, trwa wydawanie. Ciemność, widzę, ciemność. O, ja. no? No. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta i znowu Dziękuję. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa raczej dobrać głos? Proszę bardzo Pani Kaliną. E, dziękuję Mikołajowi za kalendarz. Bardzo bym się cieszyła, gdyby gmina miała kalendarze trójdzielne z logo gminy. Bo tu nie ma loga. Tak, na no. przykład. Nikt by się bardzo podobało. Pani Agnieszko. Ja, Wracając jeszcze do rozmowy na komisjach na temat naszego środowiska i wolontariatu. Kiedyś z kolei witą rozmawiałam na temat zapoznania się z porozumieniem Tozu z grupy interwencyjnej i czy jest taka możliwość, żeby y, takie porozumienie chociaż wpłynęło i można by było porozmawiać na temat pomocy w adopcjach? Pani o, Pani też, to jest, do... w jakimś sposób takie rozwiązania? Pani radna, ja powiem tak, no. Możemy coś w tym kierunku robić, możemy też w tym kierunku robić, chociaż, chociaż ja uważam, że to nasza, ta nasza działalność z yy, tymi pieskami i tak dalej, to yy, nie wiem, czy powiecie, ktoś tak ksiotykuje pieskami jak my i takie warunki zapewnia i tak dalej, tak dalej, więc nie ma chyba coś takiego. Więc możemy jakieś tam za kroki podejmować jeszcze, jeżeli Pani chcemy, to proszę jakieś wiązek z przyjdą, nie porozmawiamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało, Moim marzeniem jest, żeby dłuższy w stanie no, było. No, tak to... święty no, spokój. Ale nie ma, nie ma takiego możliwości. o no, też rozmawiam z gminami, gdzie mają po 3-4 Niektórzy nie mają w ogóle tego problemu, więc na i, i moment, nie wiem, że nie to i nie mają tych kiedy to, mieliśmy a... pięć tylko, ale no niestety to się, to się po prostu ten problem nasila. Teraz już miałam, tutaj rozmawiałam z panią radną, z paną Krzewiną też już mówiła, że na Borowym y, już trójka ksów bez także jeżeli to będzie zgłoszone, to... To będzie kolejna po prostu ilość piesków do wyłapania. Także to się, ta bezdomność po prostu się nie kończy. Nie się uda wydać dwa psy, a przechodzą trzy. No tak to będzie wyglądało. Tak, w skół, w skół tak to będzie wyglądało. Tak to jest. Dobrze, panie Pawle. Panie Wójcie, nie wiem czy to prawda, bo mnie dochodzą takie słuchy. Mieszkańcy się dopytują, czy to prawda, że jest w planach likwidacja naszego posterunku policji? Yy, drodzy państwo, po o to takie słuchy mi dochodzą, wie, zapytam się u źródła. O likwidacji, po starunku, po decydujecie wy państwo, więc no, nie wiem na ten temat, żeby ktoś taki temat był podejmowany. No ale ja się pytam, no bo też mi dochodzą słuchy takie, ja mówię, no, że też bym coś o tym wiedział. Na dzień dzisiejszy nie wiem na ten temat. A ludzie różnie bo różne są opinie oczywiście. No ale wolę się spytać, żeby... No. <kluje> To byłem, no, zapytam. Koszty ponosimy jakieś z tego względu? Tak. No, tak w przyszłym roku też będziemy ponosić. No bo my udostępniamy, no nie? Budynek no, i opłaty. No czy nie my ponosimy opłaty wszystkie opłaty. Czyli koszt utrzymania, nie? No najwięcej proszę państwa jest energia, bo tam dosyć dużo opłacimy. I czynniczy w tym kierunku nie zmieniła? Będziemy płacić nadal, tak? No jeżeli no, będzie postępować, to no, trzeba. A jaki to jest całoroczny koszt? Kiedyś liczyłam, to było to w granicach 20 tysięcy złotych, nie wiem jak... 27 tysięcy złotych, aktualnie nie liczyłam, no, ale już rok temu, czyli liczyłam. Zobaczcie no, Państwo, no cenę i 30 tysięcy złotych. Ale 27 tysięcy złotych skończył? tak. rok. To są duża sprawy. No. Panie Pani radny, no, może, może, może Pan uważa, że są koszowe sprawy. Dla mnie to nie są koszowe sprawy, bo u mnie no. każda wzdłużka jest ważna. I, I uważam, że to nie są koszowe sprawy, bo jeżeli mamy budżet, to powiedzmy tam teraz, y, bo własnych środków mamy no, niewiele, to każdy 10 każdy tysięcy jest ważne dla mnie. I, I 27 tysięcy, no to jest I to już To nie jest zadanie spod. gminy. I to nie jest zadanie gminy, w ogóle no my no, nie musimy. No nie musimy, ale bezpieczeństwo też jest. No, Pani radna, no tak, ale dofinansujemy to... na przykład ja, straż, tak, samochody policyjne nie, dofinansowywaliśmy. Terenie, to też nie jest zadaniem gminy. Na terenie naszej gminy. Na terenie naszej gminy ale straż też nie jest zadaniem gminy. Jakiej jest. Mamy obowiązki? O, nie, straż gminna? No, OSP. No, OSP, ale, OSP, ale jak chcą być w systemie ratownictwa, to nie mamy obowiązki. Dobrze. czy jeszcze się o, w sumie Ja mam pytanie, panie wójcie, jak z przejęciem drogi do Rzeszyna od Lasów Państwowych, jak to wygląda? Czekamy za wycenę. Jeszcze, no już drugi miesiąc czekamy z i czekamy. Strony mamy wycenę? A termin tej wyceny, no ktoś jak się podjął, to też chyba ma jakiś no My nasze naszej strony mamy, a teraz na nadleśnictwo wycenę robi, także my już na tym nie no. mamy To nie ma żadnych terminów, tylko czekamy do skutku, czy, czy jak to wygląda? Się, po prostu... no, ale miesiąc temu się... też się kontaktowaliśmy, nic się w tej sprawie od naszego, nie działo. Od tamtego, <coughs> przepraszam, od tamtego czasu my otrzymaliśmy na no. naszą działkę, która jest typowo... Ja bym na to prosił samiare. na sesję grudniową, żeby coś w tym roku jednak no, przygotować. Jeżeli, jeżeli będzie, no to, to będziemy mieli. Pani radny, musi pan się liczyć tym? że ta wycena też musi nam jakoś w miarę racjonalnie odpowiadać. No, bo... no ale musimy ją najpierw mieć, żeby nie było, żeby nie było... Żeby musimy mamy mieć do czego się ustosunkować. bardzo duże rozbieżności, jeżeli chodzi o wartości. Panie, Radzie, Panie Wójcie, ja dlatego co walczę, bo jeżeli nie będziemy mieli tego przejętego, nie możemy robić projektu, nie możemy robić nic, a my nadal jeździmy po dziurach. No zdaję sobie sprawę, że, że ta droga jest... Czy... Nigdzie nie ma takiej durawej no, drogi jest, w gminie. Jest, droga, ale... jest. Ale I tak o tak drogę? No. Gdzie? No bo autobusy wybiły. Tak, bo autobus jeździ kurczę trzy miesiące dopiero. Dobrze, On czy ktoś jeszcze to... chciał zabrać głos? Nie widzę. Drodzy Państwo, ja jeszcze może. Mogę... Bo nie odpowiedzieliście na pytanie, co z tą działką w pytać powiat. Czy czekamy na końca roku i obłatamy, ja się to może, do i do powiatu, powiatu. Jak ja co robimy. Czekać do lecyzmu powiatu, ale decyzja by miała wiemy. być już w maju. No to już wiemy, jak jest z dofinansowaniem. No. A jaka ostatnia to wycena to była to tego to budynku to. I, i tego gruntu? Ja pamiętam, to było 40, 40. No, 40. 40. No, bardzo, tak. Razem było chyba gdzieś około 700 tysięcy chyba, nie? No, nie. Dobrze. Wszystkie trzy działki. No my ponieśliśmy koszty, żeby je rozgraniczyć, a teraz przekażemy wszystkie. Nie, no, akurat jeżeli chodzi o rozgraniczenie, to było to nawet logiczne, z tego względu, że no grunt oddzieliliśmy osobno działkę pod budynkiem osobno i tą działkę budowlaną zrobiliśmy osobno No to ja bym myślał, żeby tego hektara nie przekazywać, tylko te dwie działki No ale to nikt to nie, to jest nie, to nie. Ten... To nie jest zainteresowany tym To nie chcę, ale powiat nie jest zainteresowany tymi dwoma działkami? No ja wiem, ale hektar tam, tamtej ziemi ile jest warty? Paweł, ale ile jest warta? ale ile czasu to stoi, ile czasu Jakby był sam grunt do sprzedaży, to by poszedł ale czy ktoś. Czyta, to Panie, radny, Panie radny, jeżeli chodzi o, o yy, sprzedaż tego gruntu, tak jak pan mówi, no ja tam hektar 30, to jest warty, gdzieś około tam, zakładam, 130 300 tysięcy, tak średnio rzecz biorąc, ale musi pan wziąć pod uwagę też to, że jeżeli będą osoby zatrudnione z naszej gminy, to to praktycznie w ciągu dwóch lat nam się skróci no z podatków. To trzeba myśleć ten też, bo sprzedamy grunt raz i będziemy mieli podatki tylko od gruntu, a nie od wynagrodzeń, od wynagrodzeń są dużo większe podatki, pod tym kątyczamy Jeżeli będzie 50% zatrudnionych z naszej gminy. To nie ma to już, Jeżeli będzie 50% to ma być, no bo jeżeli będziemy... Ale jeżeli nie będzie takich wykwalifikowanych to będzie będą zatrudnieni z innych. Panie, Panie radny, jeżeli będziemy podpisywać porozumienie, no to musimy to tak przeprowadzić, żeby to było na nas korzystne. I powiem tak, no to jest... Działalność tam, bo od działalności nie będziemy mieć podatku, ale z, z samych kwitów i będziemy mieli te, te wpływy, i uważam, że w ciągu dwóch, dwóch lat to nam się zwrócą z tych podatków. Te 100 tysięcy, te 130 tysięcy złotych, więc warto zainwestować. Ludzie mają pracę, a oprócz tego mamy stały dochód, tak? Bo tak dostajemy raz pieniądze, styk nie mam. A nawet, jakby chciał działkę kupić pod tą oczyszczalnię, to też jaka kwota. A, a kolejna, kolejna sprawa, że właśnie tu możemy zyskać tą, tą działkę, chociaż mówię... No, no i droga w Radunku. <śmiech> <śmiech> właśnie jeszcze, żeby coś ubrać na podróż tej działki. Na pani rację. No Panie Wójcie, a na przykład no jak nie działkę? No, no nie ma w budżecie nic. Kiedyś tutaj Pan e, Przewodniczący mówił, że tam chodnik e, w Nowej Wsi do lasu miał być doprowadzony. Nie no. jest doprowadzony. I powiat w tym na następny rok w budżecie nie ma chodniku na terenie naszej gminy, nie ma żadnego chodnika. Ale w zeszłym roku też w budżecie nie mieli. co jest? No nie ma nic. No mówię, no to chociaż jeszcze do tego kawałek chodnika, ja nie mówię, że u mnie, ale na przykład tam dokończyć chodnik, żeby coś jeszcze zostało na zamian radny, niech pan wie, że ze mną nie jest łatwo. Nie, ale ja mówię propozycję, ja nie mówię, że tylko żeby jeszcze coś ugrać. Ale myślę, że chyba jeszcze jedna działka była. Panie, tak, że tu Także Panie Wójcie, proszę o rozmowę z Panem Starostą. I kontakt. Panie Przewodniczący, że decyzja staroską, tak, tak? Tak, ale to do końca czy jak? Do końca roku. Panie, panie Wójcie, kontakt z województwie. Panie przewodniczący za innymi. Ale drodzy Państwo, czy do końca roku mamy czekać czy jak ja się pan? Do, do końca roku, no bo co za sens dłużej czekać. No, no, no. no, no, no, może do... pan starosta się, tutaj, się zmobilizuje z tak. odpowiedzią. No, tak. to, tak, to, to, znaczy, to i tak mamy środki zewnętrzne, więc no, no, no, tak. jeżeli Dobrze. nie będzie tego dofinansowania, no to nie będzie, nie będzie w, nie w ogóle tematu. Mam nadzieję, że się uda zrealizować byśmy mieli. Dobrze, a więc przechodzimy do zakończenia sesji. A więc zamykam 39. sesję Rady Gminy Tiedziolego. Dziękuję